motocykle Yamaha warto zrobić przynajmniej warto żeby się rozważył przynajmniej za chęć jaką wykazują w zatrudnianiu i prezentacji firmy firmy poprzez kobiecy personel no wychodzi całkiem fajnie dziewczyny rześkie także jeżeli Cię interesuje Yamaha to te motocykle być może są dla ciebie, a no to wszystko na wrocławskich targach motoryzacyjnych we Wrocławiu.